bo nas taka ciena, krew znana Nie czeka na starta, nie czeka na starta Po prostu jedzie, jedzie, jedzie, jedzie i nie wie jak zwolnić Mija policję, mija ten czas, zaczyna go gonić I znowu i znowu i znowu Zaczyna gonić czas Nasta taka na krew jest znana Nie czeka na startup Nie czeka na startup up Mocna wyścigi, noca na Warszawa Nasta taka ciemna, krew jest znana Nie czeka na startup Nie czeka na startup up Nie na start -up. Nie